Co nowego u Niego? Co nowego u Niej? Witam serdecznie wszystkich moich subskrybentów, nowych słuchaczy. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli dzisiaj pierwszy raz tutaj zaglądasz, taka subskrypcja z dzwoneczkiem u góry Ułatwi Ci znaleźć codziennie moje premierki z koletywnymi wróżbami na tematy miłosne, ponieważ YouTube będzie Cię zawiadomiał, zawiadamiał przepraszam, o nowych filmikach. Kochani Państwo, dziękuję za piękne komentarze. Proszę o więcej, żebym czuła Waszą obecność, czy oglądacie, że rezonuje. I proszę również o lajki. Na wróżby indywidualne zapraszam poprzez kontakt e-mailowy. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem, jak również w komentarzach. Wróżby indywidualne są oczywiście oparte na Waszych zdjęciach, na Waszych pytaniach i również na Waszych datach urodzenia. Dotykają również Waszych osobistych problemów. Wszystkich potrzebujących zapraszam na e-mail i tam wyjaśnię Państwu warunki takich wróżb. Kochani Państwo, przyjrzyjmy się, co nowego u Waszej osoby ukochanej. Nieważne, czy to jest on, czy ona, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, niezależnie od płci, zobaczymy, co nowego u Waszej osoby. Wyciągnę karty tarota. I karty Lenormanda, Myślcie o Waszej ukochanej osobie. Wizualizujcie ją. Jeśli za nią tęsknicie, nie wiecie, właśnie co się nowego u niej dzieje, myślcie, przypominajcie sobie tą osobę wizualnie. Co nowego tu mojej kochanej us osoby? Cołego u mojej ukochanej osoby. Co nowego u mojej ukochanej osoby. Co nowego u mojej ukochanej osoby, co nowego u mojej ukochanej osoby. nowego u mojej ukochanej osoby. Co nowego u mojej ukochanej osoby. Okej. Okay. Już mamy tutaj to, co nowego jest. To na pewno jakaś szansa na nowe uczucia, na nową miłość. Tutaj szansa na nowe jakieś emocje. tak? As jest szansą. Kielichy są emocjami, uczuciami. A z coś nowego się być może u niego pojawiło lub coś nowego on pragnie zacząć. Jakby poczuł znowu na nową miłość. Oczywiście nie wiem, czy jest to miłość do ciebie, czy jest to miłość do kogoś nowego, do nowej poznanej, nowej poznanej osoby. Jest jakaś szansa rzeczywiście, która się u niego tutaj wykluwa. Jakby emocjonalnie on nie jest do końca szczęśliwy. Coś mu brakuje emocjonalnie, tak? Szuka tutaj spełnienia emocjonalnego, szuka marzeń swoich spełnienia. Tutaj myśli bardzo głęboko, jakby co ma zrobić. Rozmyśla tutaj na, na poziomie głowy, tak? na poziomie intelektualnym. To są miecze, pięć mieczy. Mówi o tym, że odgania wszelkie emocje, odcina emocje i myśli, zastanawia się, analizuje jakby co on ma zrobić. I głowa mu już po prostu, no jak to się mówi, pęka w szwach, tak, ponieważ rozmyśla, rozmyśla co ma zrobić. Brakuje mu czegoś emocjonalnie. Nie jest w tej chwili jeszcze spełniony właśnie emocjonalnie i piątka mieczy mówi o tym, że też walczy ze swoim silnym ego, może ze swoją dumą, udowadnia sobie rację, że tak miało być, że dobrze zrobił, że dobrze postanowił w stosunku do Ciebie być może, ale walczy sam ze sobą i nie wie, co ma zrobić dalej. Także tutaj być może nawet w tej dziewiątce kielichów może ze smutku pije, bo ta karta mówi również o poszukiwaniu właśnie swojego spełnienia emocjonalnego, bo jeszcze do końca nie jest spełniony. I tutaj ta karta mówi, że pomimo wszystko, że inne ma, przypuszczmy pieniądze, pracę, mieszkanie i tak dalej, to uczuciowo nie jest spełniony. Być może to nawet zapija troszeczkę, tak? Jakimś alkoholem, no bo karta kielichów też mówi o, ta karta kielichów, exact mówi o też zaglądaniu do kieliszka no ze swoich problemów z rozmyślań, tak? I tutaj też y, mamy następną kartę, siódemkę buław. Siódemka buław mówi o tym, że on wyznacza sobie granice, byś czego być może już czymś nie zraniła. Jeśli mieliście jakąś awanturę, ostrą wymianę zdań, że on po prostu ma teraz dobrą bazy, pozycję, przypuśćmy, pracuje, dba o swoją pracę, o finanse i nie walczy na razie, jeśli nie musi, tak? Nie robi żadnych kroków w stosunku do ciebie, jest pasywny. Koncentruje się na swojej własnej pracy, natomiast no, ty czujesz, że on nic jakby w Twoim kierunku nie robi, tak? Ponieważ też on nie chce być już zraniony. I tutaj myśli bardzo intensywnie, właśnie, co ma zrobić. Zobaczmy teraz, przyglądnijmy się kochani kartom Lenormanda, co dopowiedzą do tej historii. Co nowego u mojej osoby ukochanej. Co nowego u mojej osoby ukochanej? Co nowego u mojej osoby ukochanej? No, na razie jest w blokadzie, w separacji, w izolacji. To już widać. I chcę wyjść wzmocniony. chce wrócić. Chcę wrócić, chce mieć jeszcze jedną szansę. Chcę przyjść z powrotem na nowo. Bo tutaj mamy karty powracacza. Uj. Karty powracacza, ale są jakieś tutaj blokady i... Aha, są blokady w stosunku do Ciebie, ponieważ, nie wiem, on myśli, że być może ten związek go obciąża i być może jest to też ciężka praca nad związkiem. Tutaj są jakieś opóźnienia, opóźnienia problemy, być może nałogi, być może jakieś inne problemy, zawikłania lub być może też inna kobieta. Inna kobieta, która jest bardzo skomplikowana, yy, zajadliwa, toksyczna. Jakaś inna kobieta, która tutaj być może przeszkadza w tym, lub yy, zawadza, przeszkadza tak, yy, w tym, żeby on właśnie do ciebie tutaj powrócił. Yy, być może to być jakaś eks, no bo żmija to też jest yy, eks. Jeśli nie jest to jakaś kobieta. To mogą być to jego problemy jakieś poważne, czy zdrowotne, czy nałogi nawet, tak, bo żmija to są też zawikłania jakieś medyczne lub zawikłania jakieś właśnie w postaci, no nie wiem, nałogów, komplikacji, jakichś skomplikowanych spraw. No i tutaj przez to właśnie jest ten powrót jego zablokowany, jest zablokowany, tak jakby on miał, no nie wiem, był obciążony, bał się wrócić, był zablokowany, tutaj jesteś ty. Jakby on wiedział, że ty czekasz na jego jakiś gest, ale on y, ma jeszcze tutaj blokady. Silne blokady, które go obarczają, obciążają, przeciążają, tak? które są wielkim balastem. I on też jakby może myślał, że ty też y, jesteś skomplikowana. To też może być tutaj, że jesteś skomplikowana i że ta, ta relacja wymagałaby ogromnej pracy jego to już od razu przeciąża. On ma już ból głowy, już myśli o tym, że jego to bardzo właśnie jakby przeraża na samą myśl, tak? Że to tyle, że to tyle pracy, tyle jakby tutaj ym, zobowiązania, tak? Yy, pomimo, że on nie jest spełniony uczuciowo i że chciałby z Tobą mieć nową szansę, ale w tej chwili nic nie robi, nie walczy, tylko jest w izolacji, w separacji, we własnej jaskini, tak? Ukrywa się, udaje, że jest zapracowany, nie ma czasu, jest oziębły. Nie pisze, ale pragnie wrócić. Karta wracacza, natomiast są jakieś tu zawikłania, lub inna kobieta, lub zawikłania z inną kobietą, lub problemy z inną kobietą, która tutaj robi jakieś komplikacje, awantury, przez to się wszystko opóźnia i przez to są blokady, by wrócić do ciebie. Tak, na pewno są tutaj jakieś problemy. Na pewno są y, jakieś tutaj y, naprawdę poważne sprawy czy problemy z jakąś nową kobietą czy jakaś właśnie eks, która robi tu problemy wyrzuty, blokuje awanturuje się w każdym bądź razie on myśli o tobie ale to go wszystko obciąża na razie i teraz jakieś sprzeczki które między wami były powodują u niego lęki on chce być wierny, lojalny chce być przyjacielski, chce napisać wiadomość ale jakby on tutaj nie chciał pokazać swoich prawdziwych uczuć jakby miał blokady właśnie przed pokazaniem yy, prawdziwych uczuć do Ciebie. Natomiast tutaj ta karta też jest karta fałszu i karta zdrady, karta kłamstw. tak? Być może działa rzeczywiście na dwa fronty i ma w marzeniach Ciebie, ale ma w rzeczywistości jakąś inną kobietę, która tu jest skomplikowana, zajadliwa. Chciałby jednak napisać wiadomość, ponieważ ma uczucia, do ciebie i chciałby właśnie napisać tutaj o tych uczuciach i o tym, że chciałby jeszcze raz spróbować związek z tobą, pomimo tych komplikacji, które między wami są czy były, czy właśnie tego pomimo tego skomplikowanego związku, czy sytuacji chciałby nowej szansy, nowego początku tutaj on myśli, że jesteście sobie przeznaczeni, że jesteście sobie dani z przeznaczenia, że ty jesteś jemu przeznaczona i jesteś bardzo dla niego ważna, istotna i on nie chce tego tak puścić. Pomimo to, że jest to troszeczkę dla niego krzyż pański, że ta relacja jest dla niego niełatwa, nie czyli bardzo ciężka. On ubolewa nad tym, że nowy początek, jego nowe jakieś próby zostały zawsze przy, przez ciebie zablokowane, urwane, że nie dałaś mu jakby szansy tej nowej Nowej szansy, nowej, nowego początku, tak? On chciał się na, tobie na Ciebie otworzyć, chciał otworzyć nowy rozdział, już dawno próbował, pisał, dzwonił, natomiast chciał się też spotkać, chciał, marzy o spotkaniu, chciał się spotkać cały czas i marzy też o tym spotkaniu, myśli o tym spotkaniu, jest tutaj zwrócony i wpatrzony i, i zamyślony o tym spotkaniu, które być może nie doszło do skutku, ponieważ tutaj mamy niejasne sprawy, tak? Pesymizm, Jakieś ciemne myśli, ciemne sprawy, zagmatwana, niejasna sytuacja. No i taka niepewność, tak? Jakieś takie no, granie tutaj na dwa fronty. Nie, nie, nie widzenie jakby przed oczyma jasnej drogi, jasnego, jak to się mówi, planu tak dla Was. Ale on by chciał to wszystko wyjaśnić. Myśli o tym, obserwuje Ciebie być może w internecie, w jakichś netzwerkach, na Whatsappie, czy w Facebooku, czy na Instagramie. Obserwuje Ciebie, Twoje zdjęcia, patrzy, śledzi, śledzi tutaj i jesteś dla niego seksowną, atrakcyjną kobietą. Chciałby z Tobą stabilnego związku, chciałby uleczyć wszystkie emocje, wszystkie no zepsute, chore jakby tutaj między wami sytuacje chciałby by sytuacja między wami relacja wasza ułożyła się pozytywnie i dobrze, chciałby ciebie zaprosić przeprosić, chciałby mieć z tobą miłe, piękne, znowu romantyczne rozmowy, chciałby ci wysłać jakąś wiadomość, niespodziankę wie, że są wielkie szkody straty w waszej relacji on też ma lęki dlatego, ma lęki żeby napisać, że go odrzucisz, że go nie wiem, zablokujesz, że nie będziesz chciała w ogóle mu odpisać, czy będziesz go lekceważyć. On ma te lęki i tęskni, myśli po nocach i wieczorami, co ma zrobić. Tęskni za tobą, jest karta tęsknoty, jest karta też tajemnicy, niewyjaśnionych spraw, tak? Ale chciałbym mieć z tobą kontakty, nie chcę palić z tobą mostów, chcę odzyskać z tobą spotkania, kontakty, kocha ciebie. Jest miłość, są uczucia, on pragnie, by ta miłość była dalej kontynuowana. Pragnie rozmów, jest nerwowy, że tych rozmów nie ma, że się wszystko zepsuło. Pragnie rozmów, pragnie wyjaśnień spraw, pragnie gorącej miłości i namiętności. Pragnie, by wszystko było dobrze. No i chce się zdecydować. Na razie nie jest jeszcze zdecydowany, jaki krok ma zrobić, ale chce mieć zgodę z Tobą, chce pogodzić się, chce mieć balans, harmonię znowu. Podobasz mu się, jesteś dla niego seksowną, atrakcyjną kobietą, chce z Tobą spełnić swoje marzenia, ma, ma do Ciebie głębsze uczucia. Chce by to, co umarło między Wami, co się zakończyło, żeby się narodziło na nowo i żeby po prostu no, narodziła się nowa szansa chciałby się spotkać, może o spotkaniu, pomimo to, że dzieli Was wielka odległość, być może geograficzna lub mała ge geograficzna odległość, w zależności od związków. Natomiast tutaj, pomimo tej e, odległości geograficznej, chciałby bardzo się spotkać, chciałby spędzić razem czas, być może urlop razem zaplanować, chciałby stabilizacji, chciałby e, po prostu no, zagotwiczyć się przy Tobie, tak? chciałby szczęścia z Tobą, jest nerwowy, i patrzy w Twoją stronę troszeczkę jest tej nieufności nieufności, być może coś się złego stało, jakieś kłamstwa i trygi być może jest jakaś zdrada być może patrzy na Ciebie, obserwuje Cię ponieważ myśli, że Ty już masz kogoś innego w tym sensie on Tobie niestety nie ufa myśli, że masz już innych mężczyzn innych, innych partnerów, partnerki inne osoby są w Twoim życiu obserwuje, nie ufa jest nieufny także takie nowe Tutaj uczucia, myśli, yy, zamiary i, i rozmyślania i takie nowe tutaj sprawy pojawiły się w tych kartach. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że było to interesujące czytanie dla Państwa. Proszę o komentarze, czy rezonuje ta wróżba z Państwem. Proszę również o lajki i nowe subskrypcje. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.